Wita. Witamy na planie klipu ruchome Schody Szykujemy się do kolejnego ujęcia Grupa stażystów chętna do pomocy zmierza w naszą stronę Ciekamy i działamy ha. To ja, ja Harry Potter <grym> Więzienia z Kobanem <grym> I kamień fizyczny Cieszymy ci od razu. Hmm. Hmm. profesjonalnie to tak.